Warszawa 1791. Podpisujemy Konstytucję 3 maja. Gdańsk 1980. Podpisujemy Porozumienia Sierpniowe. Ateny 2003. Podpisujemy Traktat Akcesyjny z Unią Europejską. Dziś też możesz podpisem zmienić historię. Poprzyj inicjatywę 1% podatku od firm dla organizacji społecznych. Jeden dla wszystkich. Wszyscy dla jednego. Podpisz petycję na instytut spraw obywatelskich.pl Spot dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.